Hello wszystkim i dzisiaj na odcinek z z... z, z co oczywiście i popatrzcie jak ja mam tutaj proszę tekstur paka fajnego no... no fajny mi się podoba bardzo taki no fajny trochę zmienia zbroję wiadomo mojej, bo mojej głowy nie widać jakby więc no... Jeśli chodzi, tutaj mam diamentowy kilow Więc 4 diamenty znalazłem w jaskini. Tutaj jest mój magazyn jakby co. Potem wam go pokażę. A tutaj jest właśnie moja kopalnia na 11 Poziom i tam właśnie 4 diamenty znalazłem. I to jest jeden jeszcze został mi ale na opłatnie nie chcę go przeznaczać, bo, bo trochę szkoda tego diamenta tutaj jest jakby co, hala, na którym tutaj już z rurownikiem bardzo dużo e, zahandlował. popatrzcie on mi daje przeceny E, to dobrze, jest na trzecim poziomie, a zbrojnik jest na drugim, więc to jakby to miesza miesz. Przecież osadnicy lubią dawać się dzwony. Ale mniejsza. Jest też yy, trzech osadników. Nie, dwóch. Dwóch albo trzech osadników na wolności. Tutaj jest jeden. Taki proszę. Tutaj jest oczywiście golem. Bym go uderzył. Na szczęście nie, bo bym je oczywiście zabił. Bo jakby ja go nie zbudowałam, tylko osadnicy. O i tutaj jest drugi, tak. Dokładnie tak. Więc. Superowo. A jeszcze jest trzeci właśnie, tam jest rolnik, no i tutaj jest robinik, wiadomo, e, tu jest rolnik jeszcze, z którym nie handlowałam, bo nie mam marchewek. No i tutaj akurat jest nasza bobodziarka, wszystkim już znana. Chodźmy może do naszej tutaj farmy, Oczywiście już jest więcej chwilek. E, właśnie z dnia akurat sobie pohandlujemy z tym, tym osadnikiem mm, ponieważ po prostu ma cenę a tą przesadę trzeba przyczenę trzeba skorzystać więc e, 5 dni mm, potrzebuję akurat w magazynie swoim mam bardzo dużo dni ale nie chcę ich tak sprzedawać no. no i akurat będzie właśnie zaraz Piąta. tutaj proszę bardzo właśnie się opłaca z ocenikami handlować i właśnie bardzo z rożynkiem e, opłaca handlować bo można łatwo emeraldy właśnie zdobyć ponieważ po prostu e, jak masz jakieś duże plony albo takie jak ja mam teraz no to na serio łatwo jest mm, uzbierać po prostu emeraldy no i teraz po, pójdźmy do mojego magazynu który jest tutaj, tak, dokładnie tak. tak tutaj go zrobiłem i tak się właśnie prezentuje. Jest podpisany taki po prostu mały magazyn, później zrobię jakiś większy. Tutaj pewnie będzie przejście i dalsza część magazynu Dobra, surowce. 20 hmm, już. Dużo mam strasznie tych tutaj. Hmm. Tych tutaj, właśnie. E no skrzynek i dużo właśnie innych tutaj już nic nie ma tutaj jest jeden właśnie kompostownik tutaj stołu pracy i inne takie różne rzeczy tutaj drzewo czyli drewno mhm. dobra myślę że możemy stąd wyjść no z właśnie idę. ja jakby to mam pokojowy tutaj bo trochę właśnie te osoby, strasznie są, wybijane przez te zombiaki, więc no, jest takie ryzyko I tutaj właśnie, jestem właśnie, no, jest właśnie dobra, ale mniejsza. Tutaj po prostu wziąłem ten, ten, ten, ten, ten kamień szliferski, i tam, tam mu, a tutaj zrobiłem takie przesunięty dla mnie po prostu, bo ja tutaj jestem takim prezydentem. Dobra. Dobra, nie wiem, po prostu, poszedłem. poszedłem. A, i powiem Wam jeszcze tutaj, że tutaj będzie to dalej ciągnąć. No, taki tunel będzie ogromny. Tutaj będzie to, tutaj będzie to, i tak będzie się ciągnąć. Że tych tutaj będzie przepełno Więc więc mi to się bardzo podoba, dobra. Pójdźmy już. A no tak, bo to nie jest mój dom, już tylko tutaj przeprowadziłem, bo tamten odcink tam się zaczął tak. No, osiedli się po prostu można tak powiedzieć Dobre. pójdźmy spać w ogóle powiedzcie czy wam się podoba ten jak tak mi się bardzo osobiście i z nim będę tutaj po prostu już grać w całą serię bo na serio jest przepiękny eee, więc no mm, dobra nie wiem po co tutaj poszedłem może nie, do chwila, bo nie właśnie. Do chwila wezmę te Tutaj tą te. E, proszę bardzo, proszę bardzo. Tutaj Ich trochę tych świnek. Tutaj sobie porozmażamy. Tutaj proszę bardzo i tutaj proszę bardzo. Niech robią tutaj dzieciaki. Wie nie dobra, nie zrobiłem 30 poziomów. To dlatego, że po prostu tych świn jest bardzo mało. A jak ich jest tak bardzo, bardzo dużo, to dają na serio dużo levela. Potwierdzam. Dają w jakieś kilka minut, jakieś 20 poziomów. Więc to, to z tych świn można więcej wydobyć poziomu yy, levelu yy, niż jak się zabije smoka. Na no serio. I się tak. Jak się tak właśnie, no, przyłoży się do tego, yy, więc wiadomo. Co by yy, tutaj, a właśnie, i tutaj zrobiłem taki mur, więc bardzo fajnie, mi się to podoba, mi się to bardzo podoba. na to żeby po e, prostu się na końcu tutaj po prostu się tak przypłynąć przez chwilę no, myślę że to będzie na serio fajny pomysł mamy fajny port a no tutaj na razie nic tutaj nie zamierzam robić więc ja akurat takie przypłynąć się tutaj nie nie zaszkodzi po prostu Dobra, więc tutaj sobie popłyniemy, może tak, może sobie z pers perspektywy, perspektywy, no, dobra, e, tam są jakieś inne lądy, opuszczony statek, popatrzcie, tak prawie na lądzie, jednak znaczy, serio tak blisko miałem opuszczony statek, no stąd już nie widać Danielowic, ale jaja. Dobra, to chodźcie, może, może coś tutaj. Pewnie mapę znajdę. Tutaj w sumie nie ma żadnych takich skarbów za wielkich. Dobra, chwila, chwila, chwila. Chwila, gdzie tu jest w ogóle ta skrzynia? Cholerna. Właśnie nigdy za bardzo tych tutaj statków nie odkrywałem, więc nie wiem gdzie co jest jeden z filmów na... o dobra, dobra jest, jest, jest hmm. no bym powiedział, że takie TNT e, to jest dobra, dobra dobra, dobra odblokowana receptura to niby ale no nie wiem, dobra to wezmę na stronie może na no nie mam. Idziem na jak jakąś mapę skarbów. No, by się przydało, akurat. Może bym coś znalazł, fajnego. Słowo bym powiedział chwilę, bo tutaj. Tak, tutaj. Tutaj myślę, że. Nie, no tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Po prostu nic, a nic. Więc. Może gdzieś indziej się przypłyniemy. Nie wiem. Eee, nie wiem no, w sumie nie stać się tak też oddalać od nie robić w ogóle popatrzcie mamy takie słońce w no, tył zbroi więc fajnie fajnie okej okay, okej okay. no tak taka fajna wycepka nie może coś zrobimy tutaj, nie? Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. No i pa.